Cześć! Z tej strony Sandra z Telecube. Dziś opowiem Ci o grupie telefonów, którą możesz dodać jako jeden z elementów swojego schematu wirtualnej centrali. Zatem zaczynamy! Zespół lub grupa telefonów to element pozwalający rozwonić połączenie pomiędzy dodanych konsultantów. Do grupy mogą być dodane zarówno numery wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Dzięki zastosowaniu elementu na schemacie zwiększysz prawdopodobieństwo, że połączenie rozwaniane do skutku zostanie odebrane przez któregoś z pracowników, a klient nie pozostanie bez odpowiedzi. Pokażę Ci teraz, jak dodać grupę telefonów do schematu. Przejdźmy zatem do kreatora schematu centrali. Kliknij zielony butonik z plusikiem w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element Zespół Grupa Telefonów. Wyświetlony po upie dokonaj konfiguracji elementu. Rozpocznij od dodania nazwy zespołu, czyli dowolnej przyjaznej nazwy tego elementu, co pozwoli odróżnić go na schemacie. Następnie wybierz z listy Strategię Dzwonienia, czyli sposób w jaki mają być rozdzwoniane telefony konsultantów. Wśród dostępnych strategii znajdziesz takie jak Wszystkie Telefony Naraz, Polowanie, Przyrostowo, Pierwszy Dostępny oraz Pierwszy Wolny. Dodatkowo możliwy jest wybór strategii z warunkiem pierwszego, czyli jeśli pierwszy telefon jest zajęty, to połączenie nie będzie rozdzwaniane dalej na inne telefony w zespole, lecz zostanie skierowane poza zespół. Z opisem wszystkich strategii można zapoznać się klikając z ikonkę i. W kolejnym kroku wprowadź numer wewnętrzny zespołu telefonów. Umożliwi to przekierowywanie połączeń na ten element oraz logowanie się konsultantów do zespołu. Następnie określ czas dzwonienia, czyli jak długo będą dzwoniły telefony konsultantów, zanim połączenie zostanie skierowane dalej. Kolejnym elementem, jaki możesz skonfigurować jest clip prefix, czyli krótki ciąg znaków, jaki będzie wyświetlany na telefonach konsultantów przed numerem osoby dzwoniącej. Dodatkowo możesz ustawić, aby zamiast sygnału dzwonienia klientom odtwarzana była muzyka. Jeśli chcesz, aby konsultanci dodani do grupy telefonów nie otrzymywali w trakcie rozmowy informacji o kolejnej osobie dzwoniącej oczekującej na połączenie, pozostaw zaznaczony checkbox przy nie dzwonić na numery, które są zajęte. Przejdźmy teraz do sekcji, w której dodasz konsultantów do grupy. Wybrane numery wewnętrzne i zewnętrzne można dodać do grupy klikając przy nich butonik z symbolem plusika. Po prawej stronie pojawią się one na liście numerów telefonów w zespole. Numery te możesz przeciągać w odpowiednie miejsca, aby ustalić ich kolejność. Jeśli chcesz usunąć wybrany numer z listy, wystarczy kliknąć butonik z ikonką X. Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów zapisz element klikając Zapisz ustawienia. Następnie połącz grupę telefonów z innymi elementami na schemacie, np. jako kolejny element po menu IVR. I to już wszystko.